Czym jest przemoc? Jakie są jej rodzaje i odcienie? Kto najczęściej ulega przemocy? Kto ją najczęściej stosuje? Gdzie szukać pomocy? Jak rozmawiać z tymi, którzy ulegają przemocy? Jakie są skutki przemocy? Czy wśród chrześcijan występuje przemoc? Czy boimy się o tym rozmawiać i dlaczego? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w czasie konferencji online 27 lutego. Posłuchaj ekspertów, psychologa, psychoterapeutę, coacha, pedagoga, pastora. Odpowiemy też na Twoje pytania. 27 lutego online na kanale Nadzieja TV od godziny 10 do 18 zapraszamy serdecznie na pierwszą konferencję nie przemocy w rodzinie. Wspólnie powiedzmy, wspólnie powiedzmy, wspólnie powiedzmy, nie dla przemocy w rodzinie.